Nazywam się Anna Nowak, mam 37 lat, z zawodu jestem biotechnologiem żywności, ale większą część mojego zawodowego życia oparłam na pasji na modzie i jestem influencerką. Zajmuję się przede wszystkim inspirowaniem innych kobiet do rozwoju, do kreowania wokół siebie rzeczy estetycznych, właśnie między innymi poprzez modę, ale też stylizację, stół i gotowanie. Moja praca to w dużej mierze oczywiście telefon, ale też mnóstwo wspaniałych wyjazdów, a przede wszystkim spotkania i poznawanie rewelacyjnych, inspirujących ludzi. W sierpniu wychodzę za mąż za mojego narzeczonego od 9 lat, który ma na imię Robert. We 17, oh. Poznaliśmy się. Na dyskotece, po porządnej imprezie, świetnie się bawiliśmy. Użykłamy swoją rodą. Od razu wiedziałam, że on chce być bardzo zaangażowany, bardzo był zdeterminowany w to, żeby mnie lepiej poznać. I czułam się taka zaopiekowana, wiedział od razu, że trzeba przyjechać. Poza tym w jego oczach, jak wszyscy też zresztą mówią, po prostu widać dobro. Dobro serca, chęć pomocy, wspierania. I zawsze chciałam mieć takiego mężczyznę, który wygląda jak Bruce Willis. <laughs> Dzień ślubu wyobrażamy sobie. Spokojnie. spokojnie. Spokojnie. Ale tylko ten pierwszy, ponieważ nasz ślub będzie opierał się na dwudniowej imprezie. Pierwszy dla rodziny, super, obiad, spokojnie, żeby celebrować z najbliższymi ten czas, a drugi to po prostu tak, jak się poznaliśmy, porządna impreza. <laughs> tak, jak lubimy najbardziej. No i skoro mamy dwa dni tak naprawdę yy, ze ślubin, no to chciałabym mieć sukienkę, która no, będzie odpowiednia na jedną i drugą okazję. Dzień dobry! dobry. dobry. Cześć! cześć hej. Czekałam już na Was! Cześć, Robert! Hej, Robert! Rzadko się zdarza, że Panna Młoda przychodzi tutaj do mnie do salonu ze swoim narzeczonym, bo zazwyczaj on nie może widzieć sukni ślubnej. Jak będzie tym razem? Ania, my oczywiście zaraz sobie wszystko przegadamy i będziemy szukać sukni, ale Robert, Ty będziesz oglądał te przymiarki? Hmm, chyba nie. <laughs> Jednak się zdecydował. Są co inna jest wersja. Będziesz oglądał. O. Będzie? Nie. Będzie. Będzie? Będzie. Nie. No tak. Tak? tak? No tak. No tak. <laughs> prosiłam, no to no to bo no przecież, jest przecież moim guru, jeżeli chodzi o kwestie mody, zawsze dla mi doradza. Y, od zawsze pomagał mi w kwestiach y, stylu, mody, razem z siebie nawzajem inspirujemy i no dzisiaj to było oczywiste, że to właśnie on będzie przy mnie. Bo ja myślałam, że może tylko wybierze dla Ciebie suknię, ale nie będzie widział. Tak. Ma widzieć? Może widzieć. No Jeżeli Ty się zgadzasz. Ja. Chyba, nie, ja nie. Tak, 9 lat w związku, tak to wygląda, tak? <grymne> Co tu się dzieje? To ja się wyłączę, postoję, posłucham popatrzę. Ja bym chciała, żebyś mi pomógł. Aha. Po pierwsze, ocenić, jak wyglą wyglądam w sukniach, które chyba wspólnie wybierzemy. No bym chciała, żebyś Ty coś dla siebie wybrała, Aha. potem myślałam, że Robert coś dla ciebie wybierze, potem myślałam, że ja coś dla ciebie <grymne> wybiorę. Ale róbmy, jak Ty sobie życzysz w sumie. Ty jesteś królową tego balu. No. No. Niech nie widzi sukni, którą finalnie wybiorę. Okej, okay, czyli jesteś z nami cały czas, a na finał Cię nie ma. No i ładnie Cię wygryzła. Godzisz się na to? <grym> tak. Już widzę, kto w tym związku jest decyzyjny. To Ty sobie podpoczywaj po tych emocjach <grym> pierwszych, <grym> a Ty chodź ze mną, Ania, obgadamy, co <grym> razie. <radę. grym> Emocje szalone, miałam wrażenie, że takie będą dopiero przy mierzeniu sukienek, ale widzę, że tutaj już po przekroczeniu progu się dzieje. Lubię tą parę. Ania. Ty tak. jesteś w związku 9 lat, masz z tym mężczyzną dwójkę dzieci, a ślub dopiero teraz? Tak, oczywiście. Dlaczego tak? Ponieważ yy, zeszłam w ciąży już po trzecim miesiącu związku, ale bardzo chcieliśmy, bardzo chcieliśmy. To wyjątkowe. To wyjątkowe, ale tak czuliśmy całym, całymi sobą, że, że to jest właśnie ten czas, że tego no. chcemy. Ale teraz mieliśmy... znowu macie małe dziecko. Przecież teraz... małe ile A. ma? Rok i... rok i dwa miesiące. No to znowu macie małego dzidziusia. Znowu mamy małego no. dziecia. Znowu poczu poczuliśmy chęć rozwoju naszej rodziny, ale też troszeczkę chcemy zrobić to teraz dla siebie. Czyli tak. wreszcie po dziewięciu tak. latach i dwójce tak. dzieci przyszedł czas na Was. Tak. Ania, ten ostatni czas, który Ci pozostał, czyli te trzy <głos> miesiące, to jest absolutnie okres wzmożonej aktywności i to jest taki czas, który jest dla nas kobiet bardzo wymagający. Bo z jednej strony masz milion rzeczy do załatwienia, z drugiej strony chcesz dobrze wyglądać i z trzeciej strony chcesz się czuć. I to jest taki moment w życiu, w którym absolutnie nie możemy zapomnieć o suplementacji, bo to jest coś, co może nas wzmocnić, spowodować, że właśnie będziemy miały fajną, zadbaną skórę i będziemy się po prostu dobrze czuły. Powstaje pytanie, czy jest jeden suplement, który pomaga na wszystko? Odpowiedź jest prosta, jeśli coś pomaga na wszystko, to nie pomaga na nic. Kapsułki, które by zawierały wszystko byłyby po pierwsze nie do połknięcia i w ilościach dziennie też nie do połknięcia. Rozsądne podejście do suplementacji polega na tym, że wybieramy suplementy pod swoje potrzeby i wybrania produktów przede wszystkim wieloskładnikowych, certyfikowanych, ze sprawdzonym składem i od rzetelnych producentów. Chciałbym Ci pokazać suplementy, które Przede wszystkim są przebadane, sprawdzone i działają, bo też przy wyborze suplementów nie można wziąć czegokolwiek i mówić, Dokładnie. a ja się suplementuję, tylko potrzeba, trzeba postawić na te preparaty, które naprawdę działają. I słuchaj, propozycja jest taka, żebyś przed ślubem stosowała te trzy preparaty, czyli po pierwsze masz Best Slim i to jest preparat, który zadba o to, że będziesz miała kontrolowaną wagę ciała, czyli nie będzie tak, że przytyjesz, już jak suknię wybierzemy i nagle, ops, nie wchodzę za beczek, nie dociąga się. I dzięki temu ta waga będzie utrzymywana na odpowiednim poziomie i też będziesz miała prawidłowy metabolizm, więc to jest super ważne. Tutaj mamy w składzie guaranę, gorzką pomarańczę, pieprzka ję, więc wszystko co dobrze wpływa na E, właśnie kontrolę masy ciała. Potem mamy detoks. Ten preparat wspaniale oczyszcza wątrobę, nerki, płuca, układ krążenia, więc tutaj mamy absolutne wspomaganie takiej odporności od wewnątrz. Więc to nam się przyda, zwłaszcza, że też najgorzej by było jakieś przynieść choróbsko na chwilę Dokładnie, przed. mając małe dzieci w domu, tym bardziej. A skoro mówisz o dzieciach, to tutaj mamy olej i ten olej będzie dla Ciebie idealny, ale ta firma ma jeszcze jeden olej, który, bo ten ma aromat różany, a ten drugi jest malinka z ziołami, więc też super smak i tamten jest idealny też dla dzieci. To jest olej idealny, który idealnie wspomaga właśnie odporność, tutaj mamy w nim tran, mamy olej z wątroby rekina, mhm. ale oprócz tego mamy kwasy omega-3, olej z czarnuszki, z wiesiołka, z róży, z rokietnika. to jest takie połączenie, którego wcześniej nie było, więc super rzecz na dobrą kondycję, prawidłową pracę mózgu i zdrową skórę. Ja słyszałam, że on też ma świetny aromat. Nie ma. Jest to jest właśnie ta kwestia, że często jak mamy cokolwiek związanego z tranem, mhm. klękajcie narody. A tutaj mamy aromat z róży więc tak naprawdę preparat na absolutne wzmocnienie odporności, więc super Świetnie. rzecz. Na maksa Ci polecam. Działanie niektórych suplementów i e, niektórych składników suplementów można odczuć po kilku dniach stosowania. Natomiast w większości z nich, po to, żeby substancje, które przyjmujemy, weszły w nasze procesy metaboliczne, weszły do komórek, zaczęły tam rzeczywiście swoją istotną pracę, potrzeba kilku do kilkunastu tygodni. W związku z czym suplementacja przez miesiąc nie ma najmniejszego sensu. Organizm musi wysycić się substancjami, które chcemy suplementować i dopiero po tych dwóch, trzech miesiącach można powiedzieć, rozwija suplement swoje właściwe e, działanie w organizmie. Jeżeli chodzi o ten okres po ślubie, to oczywiście ten olej można stosować zawsze. I jest jeszcze tutaj preparat świetny na skórę. Czyli musi zawierać kolagen. I to różne trzy kolageny, więc fajny miks. E, i, I wiesz co, po prostu będziesz miała potem skórę fajną, jędrną, napiętą, rozświetloną. E, zawsze, kiedy mówimy o skórze, to że trzeba zaczynać od wewnątrz, jesteśmy oczywiście. tego coraz bardziej Te. świadomi, oprócz oczywiście tego, co na zewnątrz, to ważne jest, żebyśmy się suplementowały od wewnątrz. Yy, oprócz tych trzech typów kolagenu masz tu kwas hialuronowy, antyoksydanty i ekstrakty roślinne. Więc jako kobieta zawsze chcesz świetnie wyglądać. Że... No więc yy, to jest po prostu ideal dla skóry. Więc tymi rzeczami będziesz czuła się po prostu pięknie, wspaniale, dlatego już teraz są Twoje, e, używaj, korzystaj Bardzo i się cieszę. wiesz, mam nadzieję, że będziesz po prostu w swojej najlepszej formie i będziesz podczas ślubu najlepszą o, że... wersją siebie. Bardzo tego pragnę, <laughs> więc mam nadzieję, że właśnie uda się z tymi preparatami. Na pewno. E, ty jesteś na co dzień związana z modą, lubisz tak. ładne rzeczy z klasą, estetyczne. Ciekawa jestem, jaka jest Twoja wizja siebie samej w dniu ślubu? Yy, właśnie też taka trochę stonowana, yy, ale trochę modowa, mm -hmm. na pewno nie, nie boho, na pewno nie jakaś tam mega frywolna i musi być taka dość klasyczna. Wizja taka, wiesz, takiej. Czyli nie szalejesz. Yy, na pewno nie z koronkami i siedzidłkami. No. <laughs> Czyli co, szukamy sukni zupełnie gładkiej? Czy z odrobiną yy. czegoś? Zawsze, wiesz co, na co dzień bawię się dodatkami, okay. a może tym razem można poszaleć? Mm -hmm. Siadam w Twoje ręce w stu to jesteś specjalistą o tych kwestii <grym> zupełnie... <Jezu, przestań. grym> <grym> Także mam nadzieję, że znajdziemy wspólne rozwiązanie, a, a Ty mi wskażesz tą drogę. Ja lubię bardzo, kiedy ta suknia jest taką prostą formą i faktycznie takie uzupełnienie świetnym makijażem, fryzurą i jakimiś ekstra dodatkami, ale no, różnych rzeczy. Jestem bardzo ciekawa. Nie? A dajmy sobie wolność. Poszalejmy. No dobra, jesteś gotowa, żeby... Zróbmy tak, że wybierzesz dla siebie sama pierwszą suknię. Okej. Okay. Zobaczymy. Sama jestem ciekawa, w jakim kierunku pójdziesz. Pewnie sama też jestem ciekawa, w, czym, w którym kierunku pójdziesz. Da, bo to jest zupełnie niespotykana w ogóle sytuacja, więc zobaczmy. E, wszystkie możemy być zaskoczone. E, więc co, idziemy? Działamy? Próbujmy. A, Idźmy. A chodź, zapraszam. Aniu, przygotowałam dla Ciebie tutaj trochę propozycji. No i ciekawa jestem, czy Ci się coś są, spodoba i czy będziesz w stanie wybrać jedną suknię, jedną, jedną suknię. którą przymierzysz jako pierwszą. Okay. Jedną. O. Jedna. Czyli mało, ale tak widzisz, zasugerowałam się, jak widzisz, po ilości gładkich sukienek tym, co mówiłaś, yy, więc no. Dobrze, zabieram się w takim razie za szukanie. Nie, nie, taka, taka różowa wydaje mi się, że yy, i tutaj z tym tiulem to chyba nie moja bajka. Dwuczęściowa? To jest mm. coś fajnego, czego się w ogóle nie spodziewałam i powiem tobie szczerze, że, że lubię łączyć mm -hmm. i rzadko kiedy w ogóle mam w swojej garderobie sukienki, ponieważ uwielbiam miksować rzeczy zawsze. Yy, I to jest rzecz, którą chyba muszę spróbować, to jest bardzo ciekawe. Dobra, ale zobacz, sobie jeszcze po tej stronie koniecznie. No, właśnie. No i proszę, powiedz, że jest super. A, weź zrób coś dla mnie. <laughs> proszę, powiedz, że jest super. Piękna spódnica. O, nie wierzę w to. Ale słuchaj, a czy ty kiedyś w ogóle mierzyłaś suknię, która ma tutaj trochę e, ozdób? Czy boisz się z założenia? Boisz się z założenia. Boisz się założenia też delikatnych e, ramionek? Wydaje mi się, że e, przy mojej sylwetce m, trzeba trochę zrównoważyć wielkość. Jaką ty tutaj? masz sylwetkę? Szersze ramiona też trochę. Mam już bioder szerszych. A tak się widzisz, tak? <głos> tak się widzę trochę. Okay. Eee, no dobra, nie chcesz się spuścić na żaden błysk, co ta dziewczyna? Nie, nie, naprawdę, wiesz co? No i tak nie przymierzysz. Nie. <głos> chcesz, nie chcesz, zrobić Ci to. Nie mówię nie. No właśnie fajnie, że się przy niej zatrzymałaś. Nie mówię nie, nie, mówię, nie. Mhm. A jaki jest pomysł na miejsce? Miejsce jest, znaczy pomysł jest taki, że będzie to bardziej taki yy, wytworny obiad, ale yy, bardziej ogrodowy. Kumam, ale na przykład w ogóle mi się to nie gryzie z gładką księżniczką. Ale lubię widzisz. Ja właśnie potrzebuję takiego przełamania specjalistycznego, jakie Ty tutaj mi proponujesz, bo jak gdzieś tam mam swoje zakotwiczone myślenie na pewne tematy, jeżeli chodzi właśnie o to, jak ma wyglądać, ale chyba fajnie wyjść ze swojej strefy komfortu. Na pewno dzisiaj wyjdziesz. <grym> Zrobię to dla Ciebie. <grym> <grym> Dziękuję bardzo. No dobra, jakbyś miała z nich wszystkich wybrać jedną, to na którą pada ten wybór? Na tą dwuczęściową? Od razu tak się obraca. Nie żartuj. Nuda. No kurczę. No dobrze, e, nie, no to teraz już, no, nie wiem, no. Ale spróbujmy, no może będzie okej. Okay. Ja mogę zmienić zdanie? No oczywiście, że możesz, wszystko możesz. To jest dobrze. No, no, myśl, myśl. <laughs> dobrze, poczekajcie, dziecięce. No. no. <laughs> nie, no bo to jest takie ciężkie. To nie jest krótka piłka, Ania potrzebuje trochę czasu na zastanowienie. Mhm. Dobra, ta. Która? Ta. Ta, ta, ta. Dobrze idziemy, chodź. To jest Twój wybór bierzywym. Jezu, ona jest taka Tak, długa. ma 14 metrów trenu. To jest coś dla Ciebie, chodź. Tą trawę zamiecie, że będzie super. Bierz ją, bierz. Idę, idę, idę. To jest twój, twój słodki ciężar. O, matko, matka, widzisz? Ania wybrała dla siebie suknię kroju księżniczki wykonaną z gładkiej tkaniny. na młoda Robert! Super. Tak? Mhm. Jejku, to jest sukienka w ogóle. Yy, w ogóle nie chciałam tak wyglądać, ja się tak dobrze w niej czuję. Naprawdę! Tak! Ja jestem w szoku, bo jak Ania weszła, to byłam pewna, że zobaczy się w lustrze i powie, nie, no dramat, to nie jestem. Ja czuję się jak przebrana. A ona ma łzy w oczach i mówi, pory jest pięknie. Więc. Ciekawe. Nie Oj, jejku. Nie, nie. Przy pierwszy. No i już, a czemu nie? Jestem tak emocjonalna. <głosy> oh, wow! Słowo, jak ci się podoba. No, super. Tak? Jak zwykle wybrać, to bardzo dobrze. <głosy> Ale kształt nie zaskoczył absolutnie. Kształt mnie zaskoczył, bo myślałam o czymś takim bardzo subtelnym, nawet um, takim odsłaniającym buty, a, a przez Ciebie Wybrałam zupełnie coś innego, ale dobrze się czuję. Teraz ta suknia jest na Ciebie troszkę za długa, chociaż i tak e, Ty jesteś dosyć wysoka, co? No, tak chyba no. troszeczkę ponad przeciętną. No właśnie, bo zazwyczaj te suknie tak leżą i leżą. Ale też tutaj oczywiście znaczenie będzie miało to, jak wysokie będziesz miała obce w butach. Teraz te, co mierzysz, są dosyć takiej średniej wysokości, powiedziałabym, bo masz takie skórzane, mm -hmm. białe czułenka na słupku, Ty myślałaś o szpilce takiej wyższej Czy Wiesz co, stawiasz to, na wygodę. Wiesz co, stawiam na wygodę. Mm -hmm. Stawiam na wygodę i te, mimo że są bardzo, bardzo klasyczne w kształcie, wcale. Wcale nie mówię nie. Mhm. Tak naprawdę. Wojas e, ma w ogóle taką fajną opcję, że do takich prostych modeli mhm. można sobie dobrać biżuterię do butów. Wow. Więc to jest akurat super, bo mhm. e, można bardzo zmienić oblicze jednego buta. sama o tym wiesz, do nałożysz dołożyć taki. To później, prawda? Dokładnie. I one zupełnie się zmieniają. Jak ty nie masz butów, to Wojas ma też męską kolekcję. Dobrze, skorzystam. O, proszę bardzo, ubierzemy wszystkich, <grymne> <grymne> jak leci. Firma Wojaz ma w swojej ofercie wiele propozycji butów dla panien młodych, ale również dla panów młodych. Znajdziemy tam nie tylko buty w kolorze białym, ale też beżowe, w kolorze niód, więc tak naprawdę jesteśmy w stanie dopasować idealnie buty do każdej sukni ślubnej. Czy ty widzisz, ile tam masz kilometrów trenu za sobą? Widzę. Troszeczkę mnie to przeraża, patrząc na to, yy, jaka będzie specyfika jakby naszych zaślubin. Mhm. Eee, ale z tym czy to można sobie... coś tam z tym podziałać? Słuchaj, Możemy sobie poradzić na wiele sposobów. Po pierwsze, yy, możemy suknię zrobić z dużo krótszym trenem, mhm. ale jeżeli byś chciała, to ta suknia może być zupełnie zrówna nas. Podłogą. Ale jeżeli chciałabyś trochę trenu sobie zostawić, no bo to jednak jest takie wyjątkowe. No rzadko, kiedy ubieramy suknię z trenem. Oczywiście. To ten tren może być potem podpięty. Tak czy siak, uzyskasz taką Achy. samą długość w całej sukni, więc później na pierwszy taniec, na zabawę nie będziesz miała takiego problemu, że wiecznie będzie się za tobą coś ciągnęło. No tak. Jestem w ogóle zaskoczona, ile jest możliwości modyfikacji sukni tak. w samym salonie, bo zawsze jak oglądam, nie wiem, czy w internecie, gdzieś te inspiracje sukienek, to od mm. razu się myślę, że to jest takie bardzo proste i, i taka, ta sukienka ma tak wyglądać i koniec. A jednak, tak jak opowiadasz, jest tyle możliwości modyfikacji właśnie w takich profesjonalnych rękach, że naprawdę super. Można poszaleć. No jaką masz księżniczkę? Opowiada, jak Ci się podoba, Robert! No bardzo. Więc... Czy w ogóle za nie mówiłeś? Zanim mówiłem, bo pierwszy raz widzę. Zapatrzyłeś się troszeczkę, tak. co? <śmiech> yy, no, ciężkim szoku jestem. Nie wiem, co powiedzieć, jestem w ciężkim szoku. Yy, pierwszy raz widzę, a nie w sukience. Jest, jestem wzruszony mocno. To teraz... Yy... Ja myślę, że damy szansę wykazać się Robertowi. No, jestem ciekawa. Jestem ciekawa. Zobaczmy. Robert Cię będzie widział. Co Robert dla Ciebie wybierze? Zapraszam. Idziemy za tam tą, tą stronę, my idziemy za tobą, ty idź pierwsza. No a nie by... wiem, czy nam rado się. Tak, wrócić. tak, idź, idź, a my dwa kilometry dalej. Podążajcie. Idzie, idzie Ania, potem idzie tren, a potem.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 Okaże się. <głos> to są suknie, które są propozycjami dla niej, obejrzyj sobie i wybierz dla niej jedną, która będzie super. Tylko jedną? Tylko jedną, ale w punkt. No dobrze, będzie No to lec, oglądaj, nie zakładaj, że będzie ciężko, no. Szukam sukienki, które była bliska ciała na pewno, po super małania figurę. Aha, to jest przód. Mhm. No. Ciekawy? Ciekawy. A Ania lubi róż? To jest dziewczyna róż, czy nie róż? Tak, ale jest mat, taki jest róż trochę matowy, Tak. wyblakły, więc mógł być, mało być że ok. Pudrowy, nie wyblakły. Pudrowy. No. Jestem tylko facetem. Nie, nie, nie jedźmy tą drogą. Oj, trochę długa. Może być za długa. Już za długa, dobra, no to patrzę jeszcze z drugiej strony, zapraszam. Nie mogę powiedzieć, że Robert pośród wieszaków porusza się niezgrabnie, idzie mu naprawdę całkiem nieźle. Pewnie poszukiwanie stylizacji ślubnej jest nowością, ale widzę, że z modą hmm, raczej się kumplują. No i co Ty sobie myślisz? Też długo. Ale ładna. <głos> ładna. Tak. Ale długa. Kren znowu ma, nad którymi się zastanawiasz. Bo widzę, że tutaj coś w głowie się dzieje. Hmm. Szaleństwo myśli. Co by tu wybrać? Myślisz o tej? Tak. Tak. Robert waha się między dwiema sukniami. Eee, widzę, że Ania w tej księżniczce musiała mu się spodobać, skoro zastanawia się nad kolejną suknią o takim kroju, ale. Może skuszę go, żeby Ania przymierzyła zupełnie inny krój sukni. Kopa. Dobra, to Ty ją bierz. I idziemy do Ani. Dziękuję, chodź. Dziękuję. Robert wybrał dla Ani suknię o kroju rybki, wykonaną z gładkiej tkaniny. No ładna Ania w rybie. Słonko. No. Jestem w szoku, naprawdę. Czy nie? Nie wątpiłam w twojej wybory, ale nie sądziłam, że będzie lepszy niż mój. Lepszy jest? <grym> tak. tak? Tak. No. Słońce no ty jednak jesteś, mówisz? wiesz co. Nie, naprawdę, słońce. W której Ci się bardziej podoba? No, w tej. Trzymam się swojego zdania. Raczej jednak. Podkreśliłeś trochę kształty, Ani. Masz prostą suknię bez żadnych ozdób, więc tutaj mamy pole do popisu. Możemy dodać jakieś błyskotki w talii. Możemy dodać super biżuterię, jakby uch, możemy robić co tylko nam przyjdzie do głowy. Yy, Są... Chcesz welon? A można teraz? Chcesz zobaczyć? Tak. Już A chcesz długi gładki, czy chcesz z koronką? Jaki chcesz? Szybko, szybko, szybko. Yy, długi, yy, długi gładki. Dobra. Yy. Tak, bardzo długi ci niosen. Uwaga, nie ma Ciach, ale to się szybko robi. Ciach. Dobrze, długi. Może mm. być dłuższy niż subnia. No i jest welon. Yy, I przepięknie wydaje mi się, że uzupełnił tę sukienkę, ponieważ ona w tym momencie uzyskała takiej, e, takiego pełnego wyrazu. To no jak się czujesz z welonem? Yy, jak ta z rodziny Damsów trochę? <śmiech> Nie jestem pewna, czy to jest aż ta długość taka spektakularna, ale na pewno yy, o wiele lepiej się czuję, mając jakiś dodatek w ogóle we włosach, więc super, że przymierzyłyśmy to. Yy, do tej sukni jakie masz buciki? Yy, wybrałam takie czułęka bardzo ładnym kształcie, na trochę wyższym obcasie i szpileczce. Yy, ale i też bardzo klasyczne. Bardzo klasyczne, mm -hmm. ale też znowu suknie jakby nie wymaga tutaj jakichś... Bugiedów, ale, tak? ale wydaje mi się, że to są też takie buty, które będą na milion okazji, o, Oczywiście. Bocieliste tak. szpileczki zawsze się przydadzą, tak, zawsze wiosna, lato. Odcień. Do każdego koloru sukienki będą pasowały świetnie, a na ślub też się sprawdzą. To jest właśnie taka propozycja dla dziewczyny, która myśli sobie, że potem chce te buty wykorzystać, nie chce kupować butów na raz. Super. No dobrze, czyli szpileczki mamy, piękne, jest to piękne przedłużenie po prostu nogi. Ja bym jeszcze, nie wiem, czy bym się na wyższe nie skusiła, ale wtedy wygoda się. Wygoda się. Trzymajmy się tej pierwszej zasady. Tak, wygoda, wygoda. No dobra, to co? Idziemy działać z kolejną suknią? Oczywiście. No to zapraszam. Chodź. Ty już nie, Ty nie już nie pomogłeś. Nie. <laughs> Robert, naprawdę niezły wybór, ale powiedzmy mu, że fajnie tak. wybrał. Tak, naprawdę, naprawdę słońce. Big love. Big love, a teraz zobaczymy, jaką miłość mi wyzna. <laughs> Chodź. Pani Aniu, oto nasza panna młoda Dzień Ania. Dobry. <laughs> Dzień dobry. E, Musimy teraz pomierzyć troszeczkę. Idźmy w takie sukienki, które będą bardziej proste. Yy, chyba już nie ryby raczej, tylko właśnie chciałabym, żebyśmy to przymierzyły nam na maksymalną, chciała na jedno ramię, jest tutaj, nie ma, to przyniosę jeszcze taką na jedno ramię, czy jest? Jest, yes. dobra, to jest ta, chciałabym tą może zobaczyć ewentualnie z ryb, Dobrze, takie klasyki spróbujmy na początek, zobaczymy co z tego będzie. Ale nie będzie nudno? Nie no, z Tobą? Zapraszam, Ania, to no nie załamuj mnie. Czas, żebym to ja wzięła a nie w swoje ręce. Pomierzymy teraz suknię. Mam nadzieję, że znajdziemy te idealne. No, no i jak? No i jak? Coś... Nie jak? <śmiech> miało być tak, a mi się, A mi się już podobało, że tu się coś dzieje. Na Słuchaj, innym ten rękaw ramieniu. mi się na maxa podoba, ale jakoś. Coś tu nie tak? No nie leży to. Mhm. Znaczy, oczywiście, widzę, że ona jest za duża i to też ma ogromne znaczenie, ale. Nie może nie, nie Jak w ogóle tak serio wyglądasz, tak jakoś poważnie i, i bez sensu. Nie no, to jak bez sensu. Wygląda to trzeba. bez sensu. Nie, to rozmieniamy. Następną. A może tą z tymi pięknymi plecami zrobionymi? Tak. no. Nie, jeszcze chodzić, Uuu. tak, myślę. Przyniosłam tutaj coś. Tak jakby pani ma, miała mało. No. Coś ci tam no, tak Moja droga. <grywa> no a był? Figura i uroda Ani daje ogólnie milion możliwości, jeśli chodzi o suknię, mm, dlatego próbuję bardzo różnych propozycji. Zależało mi na tym, żeby zobaczyć ją w czymś mocno ozdobionym, bo już ją widziałam, ale chciałam też zobaczyć, jak wygląda w czymś z rękawem z dekoltem hiszpańskim, starałam się bardzo, bardzo różne propozycje e, zmierzyć, no i co z tego wyjdzie? Długo się nad tym zastanawiałam, ale mój ostateczny wybór padł na gładką suknię z hiszpańskim dekoltem. No i taram. ta Taram. Zobaczyłaś się chociaż? No widzę. <głos> nie, tak naprawdę widzę się w oczach Roberta. No Robert, co to niech twoje oczy mówią to. To jest twój wybór, nie? tak? No tak. <głos> o, masz oko. <głos> o, dziękuję! <głos> Słuchaj, Robert, to jest twój wybór, tak? Ania? Tak. <głos> masz oko. <głos> to, tą sukienkę, którą za wybrała, też uważam, że jest super. I za mało ma wiedzę. I... No, no, słuchajcie, powiem wam szczerze, że. To wszystko, o czym, o czym myślałam, czyli mamy odrobinę zakryte ramiona, mamy w sumie podkreśloną sylwetkę. Jest zupełna swoboda, ponieważ krój tej sukienki powoduje, że tu nie ma żadnych korsetów, żadnych takich dodatkowych ściśnięć, a jednak wszystko jest w ryzach. Mm -hmm. No, super. Mm? No. Dobrze, że ją znalazłaś, bo uważam, że naprawdę strzał dziesiątka. Chociaż um, zastanawiam się jeszcze moc. Wiem, że jeszcze. to nie będzie prosta decyzja. Mm -mm. E, wiem, że tak naprawdę chyba masz tę świadomość, że w każdej z nich wyglądałaś dobrze. E, tak? <grym> Bardzo dobrze. Więc e, przed Tobą ważny moment, musisz podjąć decyzję. Finał będę oglądać ja, będę się A będziesz emocjonować, na ten dzień. <laughs> e, więc nawet tak sobie pomyślałam, że nie będę podglądała tej Twojej metamorfozy, na którą się zaraz udasz, bo chciałabym na maksa po prostu mieć niespodziankę, więc wtedy będziesz to w moich oczach się przeglądać, nie w oczach Roberta. Dobrze. Zanim jednak pójdziesz na tę metamorfozę, chciałam zapytać, w czym Ty pójdziesz, czyli w jakich butach na tę metamorfozę? Już Co masz Już odkrywam, też nie wybrałam klasycznej bieli. Tylko buciki, które mają taki drapieżny trochę luk, ponieważ mm -hmm. mają ten dodatkowy paseczek dookoła kostki, co mi się bardzo podoba. Mają troszeczkę szerszą cholewę i są bardzo, bardzo wygodne, mm. mimo obcasa wyższego. Słuchaj, no taki sexy jest ten bucik. Sexy, prawda? Mm -hmm. Też się nadaje na inne okazję. No dobrze, mamy wyższy obcas, ja to lubię, a nadal jest wygodnie? Jest wygodnie. Bo one takie mają mięciutkie poduszeczki w środku i to tak. jest ich dużą zaletą. No dobra, to co, jesteś gotowa na spotkanie z moimi ekspertami? Nie mogę się doczekać, bo już chciałabym zobaczyć, jak wygląda całość, ale mówię, jeszcze muszę sobie przemyślać pewne kwestie, która suknia na pewno. To Ty sobie przemyśl, zrobimy włosy, zrobimy makijaż, dobierzemy piękne dodatki i przed nami finał, przed nami jak przed nami. <gry> <laughs> Robert, ale no. super, że byłeś, super, że zobaczyłeś. Już wiesz mniej więcej, czego się spodziewać, ale mam wrażenie, że ten finalny look i tak e, spowoduje, że będziesz zaskoczony tym, jak zobaczysz już Anię w dniu ślubu. Na pewno. Więc, Jestem dobrać. ciekawy, co wybierze Ania. Czy twoją, czy moją? Starczy Titanic. Może swoją. Może. Ciężko wrzucić. Ciężko nie, fakt jest taki, że zastanawiam się nad, nad Twoją. twoją. No, właśnie. O, no Co tu będę oszukiwać? Nie ma co. No dobra, to jestem bardzo ciekawa. Robert poczeka na Twoją ostateczną decyzję znacznie dłużej. A apetyt rośnie w miarę jedzenia. 6-9 lat, nie ostatnio. <głosy> Najwyższy czas, żeby oddać Anię w ręce moich ekspertów. Aniu, chodź do mnie! O ja Cię! Czy ja mogę spojrzeć w lustro? Jeżeli stoisz dobrze na nogach i nie upadniesz, to patrz! O ja. O ja co? Jezus. Ale wyszło. To jest luk, jaki najbardziej zawsze był przeze mnie podziwiany podczas pokazów mody. To jest luk, ale największe domy mody. Jest gra wspaniałymi dodatkami, niesamowitym makijażem. Czerwone usta, co nie jest takie oczywiste przecież podczas ślubu. No i prostota tej sukienki, która chyba może podkreślić figurę To jest po prostu coś niesłuchanego Ja myślę, że jak Cię Robert zobaczy, to wreszcie przemówi Już totalnie znębili i mówię, jest dobra, idzie. Po prostu w oczach pojawią się łzy. Będzie moja adeczka i będzie ślub. No nie mogę się doczekać absolutnie tego momentu, żeby po prostu zobaczył mnie w takiej formie i to jest właśnie to, w jaki sposób marzy mi się wyglądać. Uważam, że to jest po prostu arcydzieło i marzy mi się mi mieć wspaniałą sesję zdjęciową, którą po prostu będę publikować chyba przez cały miesiąc później. <śmiech> Każde jedno zdjęcie, każdy jeden detal, tak naprawdę yy, każdy element yy, no mojej figury. Ej, to wszystko udało Wam się podkreślić, to jest i niesamowite, naprawdę. E, wiesz, wybór takiej sukni też wymaga ogromnej samoświadomości i ogromnej odwagi. Ty miałaś w głowie to, że tak prosta suknia w połączeniu z zupełnymi dodatkami stworzy piękną całość. Często panny młode boją się takiej sukienki, e, tak skromnie, a Ty masz już tę świadomość modową, że to może być coś pięknego i w tej chwili to udowadniasz. Czy Ty czujesz... Powagę tej sytuacji, że oprócz modowego Iwenciku będziesz wkrótce żoną po dziewięciu latach bycia w związku. Nie mogę się doczekać, naprawdę. Tak, im... kiku. Tak, Już też nie mogę doczekać, jak Robert będzie wyglądał, jak było. uczcimy te nasze dziewięć naprawdę lat e, świetnej roboty nad naszą rodziną. Myślę, że to będzie cudowne ukoronowanie. Jestem bardzo szczęśliwa, że przy Twojej pomocy mogę e, w tak niezwykły sposób to zaakcentować. Bardzo go kochasz? Bardzo. I co jeszcze powiem żeby mnie wydusić łzy? Sama prawda! Bardzo się cieszę, że e, udało się tak pięknie zakończyć ten finał. E, bardzo się cieszę, że postanowiłaś do mnie przyjść. Wspaniale, e, to była, to ja to była ogromna radość z Tobą popracować, bo fajnie, jak kobieta tak doskonale wie, w czym dobrze wygląda, w czym dobrze się czuje, ale też miałaś odwagę, żeby spróbować czegoś innego, więc to jest po prostu super. Dziękuję Ci. Dziękuję ci Z taką piękną, że ja się mogę patulić. Cudownie Dziękuję naprawdę. Dziękuję Ekspertka od mody, od ślubów, dogadały się i proszę bardzo, taki mamy finał. Niezapomniany. Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej albo garniturów dla panów, koniecznie odwiedź mój ślubny koncept Store. Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś.